Dzień dobry, 5,5 kilometra pękło, ktoś rozbił flaszkę na torach, taką pół litrówę. A wiesz, że generalnie podobno jedna godzina biegania to wydłuża życie o 7 godzin? Czyż to nie wspaniałe? To może w takim razie zamiast biegać 4-5 razy w tygodniu dychę, lepiej biegać codziennie piątkę. No i jest bardzo fajna nieruchomość do kupienia tutaj po sąsiedzku u mnie. Piękna działka, piękna przedwojenna willa i sympatyczna właścicielka. Zrobię jej trochę reklamy. Także zapraszam, zapraszam. No ceny nie znam, ale był numer telefonu na tej płachcie. To dzwońcie. Hej, hej, hej! No to właśnie z domu wyruszyłem na warszawski koncert Tezis. Zagramy dzisiaj z wrocławskim Idiot Headem i zespołem tar -Eye. Przepraszam, nie pamiętam skąd jest zespół tar Aid. Strasznie mi przykro, ale niedługo się dowiem jak dojadę na miejsce. No i będzie to specyficzny koncert, bo będzie to pierwszy koncert z nowym basistą Tezis, Danielem. I nie mogę się go już doczekać. You can call me stupid. działa, działa, Proszę bardzo Cześć Cześć Cześć, Nie masz już 140 ujęć jak wchodzisz do sali i co się dzieje? Mam Wiesz co, nie masz jeszcze ale za każdym razem coś innego w tej sali się dzieje zobacz, zobacz na przykład teraz mówią na początku, Dzień dobry, teraz pukasz w takie mać. coś Dzień dobry <güler> no właśnie przywitaj się ze słuchaczami Dzień dobry Paweł pytałeś o żadne strony które się ujadnią po czasie kolega <güler> ćwierkuje ciała You think that using I would get to me and if you're right Prawda w tabelkach, bo no, na tej samej zasadzie gdybyś generalnie z zbiegał codziennie, to byś de facto... To byś nigdy nie umarł. <gulanie> <gulanie> nie, to znaczy wiesz... Nie? Thar I... Czy tar A... No właśnie, jak, jak to się powinno czytać? Thar I? tar A. Jeżeli sar to ej. A. a jeżeli tar to I. Albo tar.. a no, właśnie... I-Zis było post-hardcore, niech tak to nie mówić. Tak, a Garsi to jest emocjonalny post-hardcore. Cześć Garsi. Ciekawe czy Garsi oglądają mojego vloga. Na Radio pewnie ogląda. Radio zawsze się jest w tym zdziwiony. Tak, tak, tak. <grywa> Jaki teraz swój strach przezwyciężasz? No dzisiaj tremę przed wystąpieniami na drzewo oczywiście. <grywa> Nie, ale chodzi o to, że, jakby, że na przykład wychowuje dzieci, jest jakby dobrym, dobrą kochającą osobą, troskliwą, jakby w domu, dbającą, a siadając za kółko wychodzi po prostu taki, taki, taki bucor kompletny. No bo ludziom się zazwyczaj wydaje, że w domu to jest jedna rola, a poza domem to jest druga rola, a w pracy to jest trzecia rola, a z chłopakami na, z kolegami na piwie to czwarta. Jestidofrenia. No. To jak Tak dziś będzie? Saib. Podoba ci się klub? I to lubię. A ile to zazwyczaj ludzi na koncerty przychodzi? Takie nieznanych zespołów jak nasz? Proszę to bardzo różnie. Od 50 do 150 osób. Na Fajnie. takie nieznane. Bo generalnie sala jest w stanie pomieścić 300 osób. 300? Tak, 300 osób. Na Lipali było około 270. A tych państwa znam, oni nie nagrywali. To taka a filmowania, nie? <grystanie> nie, no ja... nie. <grystanie> o, jak fajne. A propo hey, filmowania, dzień dobry. Słuchajcie, Gimbal to jest taka rzecz, która umożliwia właśnie tego typu filmowanie. Co nie? I Jest nie dla Gimbal. Z tą płytą nie, to bez sensu. No dobra. No ja nawet przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział przy produkcji tej wspaniałej płyty. Um, Wydaje mi się, że to jest właśnie taki dobry moment, żeby porozmawiać troszkę o tym Dziękuję. Dziękujemy. <śm> dziękuję <śm> dziękuję, dziękuję my. bardzo. jestu bomb, nie wiem o co chodzi. bardzo. No, to bardzo miłe. Zazwyczaj gramy dla pani, która już sprząta w salę w trakcie. No ale następny numer nazywa się e, The Patriots. To ten z Bejsa. <śles> Słuchajcie, zagramy do Was dzisiaj trochę numerów, trochę starych, trochę nowych. Zaczynamy, zaczęliśmy od 10 kłamstw, teraz będzie jeden z naszych numerów Fates. A